No i kurwa co? Motory umyte łańcuchy nasmarowane barki zatankowane Jemy na kurwa cały dzień A tu kurwa leje Pewnie doskonale znacie to uczucie Kiedy jeszcze jest sezon A pogoda Jak to się mówi jak pod psem No i niestety taki był właśnie ten dobiegający końca wrzesień no i z tej niemożności jeżdżenia, bo cały czas padało, padało i padało Co weekend to pogoda normalnie taka, że aż kuźwa człowieka skręcało Z tego wszystkiego ogarnęła mnie tak zwana radosna twórczość I teraz właśnie Wam ją przedstawiam Ale nie śmiejcie się za bardzo ze mnie, bo to jest mój pierwszy raz A jak wiadomo, pierwsze razy zawsze są trudne Zapraszam i dzięki za oglądanie. Zimno-mokro wieje, leje. Wrześni się paskudny dzieje, Wrześni brzydki jest jak kupa. Nie ma szansy na dwa kółka. Nie ma szansy. Oj. Nie. Trzy tygodnie wulkan stoi, pewnie go już koło boli. Czas rozkręcić i bloki, żeby rdza nie weszła w tłoki. Rza w tłoki? Niedobrze. Siedzieć w chacie już nie mogę, patrzeć w okno na pogodę. Do garażu czas się udać, by wulkana dziś rozruszać. Rozruszamy silniczek. Wkładam kluczyk do stacyki i odpalam te kucyki. konie w piecu odpaliły po garażu się ruszyły. Tak. Poszły konie po betonie. Jak już nie da się wyjechać tam w garażu, im pobiegać, niech rozpuszczą swoje grzywy i niech zarżą całej siły. Biegajcie koniki. Powolutku kończymy. Ja tu gadam tak do rymu, chwilę z motorem miło płyną, więc się grzeje, że aż miło i miki pięknie wyją. Posłuchajcie, tu miki, jak wyją. I ostatnia złoteczka Na dziś starczy tej rozkminy. Hej, chłopaki i dziewczyny. To już będzie koniec rymów. Posłuchajcie tych kominów. I na szybciutko jeszcze raz tuniczka. Dzięki za oglądanie. To była moja tzw. radosna skróczość. Spowodowana paskudną pogodą we wrześniu. Na razie cześć, dzięki za oglądanie